Dziś, w dniu uroczystości Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, przypominamy sobie sens kapłaństwa. W Nowym Testamencie jest tylko jeden kapłan i jest nim Jezus Chrystus. Kapłaństwo aronowe zakończyło się wraz ze zburzeniem świątyni jerozolimskiej. Od chwili śmierci Chrystusa na Golgocie jeden jest kapłan, Syn Najwyższego Boga. Kapłaństwo Chrystusa jest nieprzemijające. Udziału w swojej kapłańskiej misji udzielił Chrystus swoim współpracownikom, najpierw apostołom, potem biskupom i prezbiterom. Za nich też modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy, a modlił się przede wszystkim o jedność, o trwałe zjednoczenie, zespolenie się z Chrystusem. Chrześcijańskie kapłaństwo oznacza Działanie w mocy Chrystusa, współdziałanie w Jego misji. To prawda, że kapłaństwo jest zaszczytem, jest godnością, na którą nikt z nas sobie nie zasłużył. Ale to, co odróżnia kapłaństwo Chrystusowe od każdego innego, jest fakt, że Chrystus jest jednocześnie kapłanem i ofiarą całopalną. Mieć udział w kapłaństwie chrystusowym oznacza nie tylko być ofiarnikiem, czyli składającym ofiarę eucharystyczną, ale także stawaniem się samą żertwą ofiarną składaną Bogu za zbawienie świata. Wspominając tajemnice chrystusowego kapłaństwa, módlmy się dzisiaj szczególnie za naszych duchownych, prosząc dla nich o świętość i chrystusowego ducha.